Chciałem przeżyć historię, nie z tego życzeń, z tego świata Zakochać się prawdziwie, chociaż raz i por pójdzie sobie tutaj latać Pokazać, że mogę coś w życiu osiągnąć, a nie będzie żyć I tego będę tu że nawet jak odechce mi się zamierzyć. Dlatego jestem dziś tak bardzo prawdziwy, bo boję się, że wszystko stracę i nie podam się, choćby miał tutaj umrzeć Bo mogę stracić tu kurwa wszystko, kompletnie wszystko i zostanę nie wiem, sam To jeszcze bez grosza przy duszy Nie będę płakał, bo czuję, że samotność mnie kurwa dobija I nawiecają mnie duchy Nie jestem w stanie ogarnąć tego Jak bardzo samotno się zła Dobija na nie tylko ja jestem samotny I to jest wierzchołek tej góry lodowej Kurwa bardzo mocno Ona mnie w duchę dziś ma Co za nie Fad. To dla komponuje to by pokazać Że moja <mulity> miłość jest prawdziwa I że jest jestem wal, Jego święconego czasu na debila Co kocha ją kurwa tak mocno Że nie może przestać fadda. i zapomnieć o niej Dziewczynie co przekształciła mnie o wiele lepszego człowieka nie kurwa menela co nie wie co ze sobą zrobić I płynie na tonący trapi I się nie podaje Bo chcę być tą kurwa na zawsze Moje życie nie ma sensu Zabiję się jutro albo jeszcze dzisiaj Jak mi nie pomoże dziś Nikt to będzie koniec do mojego życia Zakochałem się raz już Drugiego razu nie będzie Odwaliło mi za bardzo Chyba jestem ziomie po błędzie Co tu się odwaliło? Czuję się oszukany Agata kochany znowu Inaczej będę nękany Nasza miłość była mocna, szczera aż do bólu Rozwaliłeś to jedną wiadomością na Facebooku Proszę cię, Agałbyś do mnie, nie mogę dłużej być sam. Nie, kocham cię ponad życie. Razem się żyje lepiej nam, zaopiekuję się tobą, stworzymy świetną rodzinę. Staramy się o syna, wtedy nasz naród nie zginie. Będę z tobą na zawsze, do naszych ostatnich dni. A nasza miłość też będzie wieczna, bo jesteśmy bardzo zgodni. Nie pozostało mi nic innego, i czekanie aż do mnie wrócisz. Będę ciekaw, ile będzie trzeba, kiedyś mnie w końcu przytuliś. No, no, no, no, no, no.